Czasami nie wiem wziął po co tu jeszcze jestem Wyjechać w duch, chociaż i tak będzie na fejsie Węgiery z buka, kłeby, chuj, wie kogo jeszcze To nie mój vibe, rap, to nie moje miejsce Czasami nie wiem wziął po co tu jeszcze jestem Wyjechać w duch, chociaż i tak będzie na fejsie Węgiery z buka, kłeby, chuj, wie kogo jeszcze to nie mój vibe, pierdolić rap to nie moje miejsce Posiadam vibe, który tutaj bunie ten cały kraj Stany to jedyna rzecz, która to dotyka na skylife Cały czas, też se płacze, brak hajs Z waszą stan, to już sięga prawie dna Chyba mocna w ludzi, ale nie powiem Lubię się bawić, czuję się fajnie No to i myślę, kotek, no co jest za nami? Gotowy na wszystko jestem Czuję nienawiść od ludzi, o no co? Może mnie zabić? Rapy to tak prawilni, że cały Facebook jeszcze Trochę poczekaj i zarobisz szybko Facebook Mam tylko mnie potrzeba, wylot w kosmos Znów to jest spierdolony bangier, kurwa nie? Jakiś smut! Czasami nie wiem, wziął po co tu jeszcze jestem Wyjechać w pizdu, chociaż i tak będzie na fejsie Bengery z buka, kłęby, chuj wie kogo jeszcze To nie mój waj, pierdolić rap to nie moje miejsce Czasami nie wiem, wziął po co tu jeszcze jestem Wyjechać w duch, chociaż i tak będzie na fejsie Bengery z buka, kłęby, chuj wie kogo jeszcze to nie mój walc, to nie moje miejsce. Kiedy patrzę na ludzi w tej pojebanej grze, to budzi we mnie silne instynkty mordercze. Kiedyś kupię klamę, się przejdę po mieście. Tego dnia polifia będzie wieść mnie. Potem po mieście rozejdzie wieść się, że tym kurwą już nie będzie wieść się. Gdy będę siedział w areszcie Niebiescy zdziwią się, bo uskutecznie tę ucieczkę Bomba na bani Czasami ja nie wiem, zupełnie stary Czemu ci ludzie są tak pospinani? Chyba muszą zapalić Bomba na bani Kolejny kawałek dzisiaj nagrany Jak patrzę, to tutaj się odpierdala To chciałbym czasami wyjechać w pieszadek. Czasami nie wiem, ziom po co tu jeszcze jestem Wyjechać w pizdu, chociaż i tak będzie na fejsie Węgiery z buka, kłeby chuj, wie kogo jeszcze To nie mój Wajpier pierdolić to nie moje miejsce Czasami nie wiem wziął, po co tu jeszcze jestem Wyjechać w pizdu, chociaż i tak będzie na fejsie Węgiery z buka, kłeby chuj, wie kogo jeszcze To nie mój waj, pierdolić rap, to nie moje miejsce